Kiedy to było napisane? Miutę temu? Ej, info, z ostatniego dnia, witam wszystkich bardzo serdecznie, biegniemy, sorry, że się tak jąkam, biegniemy to z strefy mrozu, ponieważ nowe skrzynki są z strefie mrozu. Bartom przyglądał info, jak widzicie na czacie, nie mogę teraz, musimy tryhardować po skrzynki. Idziemy zbierać wszystko, Graf już wypił miód, miód tutaj, więc lecimy, Pacior też wypił miód, więc jesteśmy troszeczkę stratni od Grafa, ale może po mojej stronie będzie więcej skrzynek. Na pewno będzie to tam, gdzie widzowie są, się respią, więc idziemy, o już mnie, już mnie wyzywa na czacie, zobaczcie, trzeba try tryhardować, tam była skrzynka, ale to była taka skrzynka... Jakby nieinwazyjna, jakby to powiedzieć, nie wiem, jak, czy można tak to nazwać. Dobra, e, lecimy w lewo. Czekajcie, do grafów jest w lewo, to idziemy w prawo. Idziemy w prawo i szukamy skrzynek. Widzowie na czacie będą mi pomagać. E, widzowie, jak coś to spam, totalny spam, jak będzie skrzynka. Nie z tej strony? Co nie z tej strony? Nie, no raczej w lesie, gdy dodali Chyba, że wioska. Co myślicie o wiosce? Test wioski? Test wioski. Ale ładnie na tym biomie wieśniaki w ogóle zombie wyglądają. Bardzo ładnie. Tu jest jakaś jaskinia jeszcze. Czy to jest po prostu dla widzów? Dla widzów. Ale tryhard. Nowe skrzynki. Czeka ile Bart na tych skrzynek dodał? Pewnie jest 1000. Ja teraz sobie tak. Hełm, klata. i resztę zostawiam dla innych graczy. Jeżeli oczywiście będzie dalej w środku skrzynek. Hełm, klata, resztę zostawiamy dla innych graczy. Eee, mamy trochę naprawionego terenu? To tak mi się wydaje trochę. Oj Bartuś, gdzie ty dajesz te skrzynki? Nie, raczej w wiosce nie będzie widzowe. Tak mi się wydaje. I to nawet, wie, wiecie, to nie jest tak, że z rokiem minąłem, bo wy by, byście pewnie zauważyli. Tragedia jest. Tragedia. Tak, szukaj pod ziemią. No, mądry jesteś, zafollowuj. Pod ziemią szukaj. O, jest coś. To nie też grafa już znalezione. Co to jest netherite? O, druga rucharka będzie. O, druga skrzynka. Ty, jak to jest pełna skrzynka, to sztos. Chyba, że to już jest otwarte i Zachar to miał. Ja pierdolę. A tu jest kolejna, dobra. Czyli adminiusiu, siu, siu się zlitował i podstawił na mitemy, widzowie. Zlitował się i podstawił na mitemy. Kocham cię, adminiusiu, Poprawił mi humor. Dobra, jeszcze hełm musimy znaleźć. Albo jedno pradawne zgliszcze. Iż to, z boklatę znaleźliśmy. Czyli był ten Bartman był na streamie, usłyszał, że już się denerwuje i mówi dobra, pierdolmy te trzy skrzyki, bo Głąb nie umie znaleźć, nie? Jeden żółw.. Potrzebujemy... Ale żółwi gdzieś były ogólnie. Ale chyba już nie ma na serwerze żółwi. Ojoj oj, oj. Tu jest jeszcze skrzynka? Ta. Czy one tak są pokrywane? Klata druga, na prawa. Ty, no nie wiem. O, tej... Ty, to jednak pochowane są fajnie. Daj mi... Kurwa, ile tych klat tutaj jest. Mendingi to nie potrzebujemy. tych mendingów. Daj mi tego. Helm. To bierzemy? Czemu jajo zostawiłem? Nie zostawiłem jaja. Jajka zostawiłem. Ja ją mam, żółwia. Dobra, nachlewki zostawmy. Weźmy kryształy pryzmarynu. Nie bierz? Nie no, nie ma pryzmarynu na serwerze. Może się przydać do czegoś, jakiejś ładnej budowli. Jakie jajo zostawiłem? Czekajcie, te dwie zniszczę, żeby mi się nie pomieszały. A ta była gdzie? Tu gdzieś. Ej, dobra. Jednak jest więcej skrzynek. Potrzebuję jeszcze hełm znaleźć tylko. Dobra, mamy hełm. Klata za buty? Nie, za pryzmaryn. Walić ten pryzmaryn, tak? Walić pryzmaryn, tu. Dwa koksy mamy w ogóle. Dobra, idziemy odnieść te rzeczy i wracamy jeszcze raz, co nie? Ale mamy hełm, bo przecież mamy prawdę z to nie trzeba przepalić, tylko i zrobić hełm z tego. Nie! Jeszcze kill off. no tak. kill off. Ja pierniczę, kill off ważniejszy jest. Zaha ma szulkera? Nie, nigdy w to nie uwierzę. Nigdy widzę, w to nie uwierzę. Ja chcę mieć Shulkera. To w dupie, nie idziemy do bazy, szukamy. Będziemy musieli poświęcić jeden i item za drugi, jeżeli nie będzie mi miejsca, trudno. Chyba, że znajdę Shulkera, to są wsadzę wszystkie do szulkera. 800 metrów stąd znaleźliśmy skrzynki. Warto wam powiedzieć, że tu jeszcze coś dałeś. Tu ogólnie nic nie ma. I trochę po drzewach jeszcze może być porastawianych, bo to jedno zajęliśmy tak w połowę drzewa, nie? Ale beka skrzynka, hehehe. To jest jakieś wejście dziwne, to tam... o kurwa, co tak wybuchło? Nie, tam raczej nie ma. Dwa kirpery mi tak walnęły, że całe drzewo rozwaliły prawie. Admin wyłącz creepery imo. Smacznej kawusi, jebać kapusi.